O czym dzisiaj? W dzisiejszym filmie powiem Ci, co to jest persona zakupowa, co to jest persona sprzedażowa, co to jest awatar klienta, czym różnią się od siebie, jakie mają znaczenie w handlu B2B, jakie znaczenie w handlu B2C i dlaczego nie możesz ich pomylić. Cześć, Dariusz Kowalski, blog o sprzedaży kowalskidariusz.com. Zasubskrybuj i oglądaj do końca, bo będzie niespodzianka. Pewnie wielokrotnie słyszałeś że jest persona sprzedażowa, że jest persona zakupowa, że jest avatar klienta. Często te pojęcia są wzajemnie mylone, używane naprzemiennie, używane często mylnie, a to niestety ma niebagatelny wpływ na to, w jaki sposób prowadzić rozmowę handlową i jakie masz wyniki, więc wyjaśnijmy sobie te błędy między różnicami w poszczególnych pojęciach raz na zawsze, bo ja sam też błądziłem sam, robiłem dokładnie te same błędy. Żeby to wyjaśnić, musimy mieć dwie strony. Stronę klienta i stronę handlowca. Po stronie klienta jest firma i osoby pracujące w tej firmie. Po stronie handlowca też jest firma tegoż handlowca i handlowiec pracujący w tej firmie. I teraz, żeby mieć już pewne rozróżnienie między czym jest persona zakupowa, sprzedażowa i awatar w B2B i B2C i przyjrzymy się właśnie tym dwóm elementom. Po pierwsze, wyobraźmy sobie, że ten schemat obowiązuje w B2B, czyli biznes to biznes. Jak to faktycznie wygląda? Z punktu widzenia handlowca masz dwa pojęcia. Jedno to awatar klienta. Awatar klienta czyli firmy, czyli portret idealnej firmy, która od Ciebie kupi nie osoby zatrudnionej w tej firmie, a firmy. Czyli zastanawiasz się, czy tworzysz awatar klienta idealnego, to może być jaka branża, jaka duża firma, ile lat na rynku, jaki ma kapitał obrotowy, ile jaką ma sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Tworzysz portret idealnego klienta, który pasuje do Twojej sprzedaży. I ten portret idealnego klienta to jest właśnie awatar klienta. A w takim razie co to jest persona zakupowa? Ano w tym, że awatarze klienta, czyli w firmie, pracują różne osoby decyzyjne. To może być dyrektor, może być dyrektor finansowy, może być prezes, może być zwykły jakiś pracownik, specjalista, który bierze udział w procesie decyzyjnym. I wszystkie te osoby z Twojego punktu widzenia, wszystkie te osoby wymienione właśnie przed chwilą, to są persony zakupowe. One od ciebie kupują. W zasadzie podejmują decyzję o, to, o tym, żeby od ciebie kupić, albo od ciebie nie kupić. Teraz weźmy, zmieńmy tą perspektywę handlowca na B2C, czyli sprzedaż do klienta indywidualnego. Po drugiej stronie, w zasadzie można było powiedzieć, że nie masz firmy. Dlaczego? No bo nawet jeśli to jest B2C, to zazwyczaj jest to jednoosobowa działalność gospodarcza i to też nie jest jakiś największy problem, bo można przyjąć przybliżeniem, że jednoosobowa działalność to właściciel decyduje, decyduje szybko, decyduje sam. Czyli wtedy awatar klienta jest równy właściwie personie zakupowej. Bo z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia handlowca, ty widzisz i osobę, i właściciela, i wszystko w jednym, czyli widzisz tak zwaną personę zakupową i w handlu B2C w zasadzie pojęcie awatar klienta może nie obowiązywać, bo jest równoznaczny z personą zakupową. Pozostało nam jeszcze spojrzeć na personę sprzedażową. Otóż tą personą sprzedażową jesteś właśnie Ty. Dlaczego? Bo Ty, po Twojej stronie też jest Twoja firma i Twój handlowiec. I uwaga, persona A. zakupowa... W postaci Twojego zakupowca, osoby, która jest odpowiedzialna za zakupy w Twoim awatarze klienta, w firmie klienta, też tworzy awatar klienta. Awatarem klienta jest firma, która spełnia warunki dostawcy, dobrego dostawcy. Czyli zarówno Ty jako handlowiec budujesz awatar klienta, jak i firma, która kupuje od Ciebie też buduje awatar klienta i to wszystko musi pasować. I uwaga, ty jako handlowiec dla zakupowca, dla kupca z firmy jesteś właśnie personą sprzedażową, czyli personą, osobą, która chce mu sprzedać. I teraz pomieszanie tych pojęć bywa bardzo problematyczne, zwłaszcza mieszanie persony zakupowej z awatarem klienta. Jeśli przygotowujesz ofertę dla awatara klienta, to przygotowujesz ją praktycznie dla nikogo. Przygotowujesz ofertę zawsze dla person zakupowych. Rozmowy handlowe będziesz prowadził z personami zakupowymi. Awatar klienta służy Ci tylko do szybkiej kwalifikacji bądź też dyskwalifikacji firm, z którymi chcesz współpracować, z chcesz coś sprzedać albo po prostu, którym sprzedać nic nie chcesz. Jeśli oglądasz ten film na blogu, to tuż pod spodem, pod filmem, masz pełny artykuł bardziej szczegółowo opisujący wszystko to, o czym mówiłem w tym filmie. A jeśli oglądasz to poza moją stroną, w kanałach social media, to tam u góry albo tam na dole w opisie znajdziesz link do tego właśnie artykułu. Polub ten film, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek z opcją Wszystkie filmy, przejdź do artykułu i do zobaczenia na blogu. Trzymaj się, cześć!